Napisy. Uwaga, zaraz rozpocznie się retrofuturystyczna czarna komedia o utrwalonej izolacji. Uwaga, to nie jest film, to serial teatralny. Oglądasz na własne ryzyko. W ciemności migoczą jaskrawe światła, w wysokich drzew to pojawiają się, to znikają. Na ich tle ukazują się klawisze z różnymi literami. Na jasnej korze drzew tańczą cienie. Błyski światła zniekształcają skryty w półmroku las. Klawisze układają się w tytuł Ramszok, odcinek trzeci. Kuchnia na ścianie zegar z różnymi napisami, wskazówka przy słowie sen, przy stole siedzi Grunwald, ubrany w dres, czyta książkę. Nie odrywając od niej wzroku, zanurza łyżeczkę w puszce z napisem kawa, wkłada ciemne ziarenka do ust, przekłada kartkę książki, z uwagą wodzi wzrokiem po tekście. Wspaniałe. Robi się jaśniej, Grunwald spogląda w górę. Sima, wyłącz światło. Zwisająca z sufitu żarówka gaśnie, Grunwald wraca do czytania książki, przegląda kolejne kartki, wpatruje się w nie z zaciekawieniem. Mhm. Ale to jest świetnie zorganizowane. Żarówka zapala się. Sima, światło! Żarówka gaśnie, Grunwald czyta. Unosi wzrok, rozgląda się. Co do Ramszoka? Sima! Nie przywołuj imienia Ramszoka daremno. To może przysporzyć problemów. Czego sobie życzysz? Czy mamy jakąś awarię sieci domowej? Sprawdzam. Nie wykrywam awarii. Czy coś się stało? Tak, rzeczy same się włączają. Nie wiem, co się dzieje. Może pojawił się jakiś błąd w systemie centralnym? Sprawdzę. Dzięki. Zapala się światło w przezroczystej szufladzie. Dzieci, śniadanie! Wskazówka na zegarze przesuwa się na słowo posiłek. Przy stole siedzą Linda i Svensson, jedzą parówki jarmużowe. Grunwald czyta książkę. Rodzicu, a jak rozpoznać, czy to się sprawdziwe, czy nie? Rodzicu! Nie uczą was tego w szkole? Uczą, ale to będzie dopiero za dwa lata. A ja zawsze wiem, co jest prawdziwe, a co wirtualne. Akurat. Mhm. Te najnowsze awatary są teraz świetnie zaprojektowane. Te starsze czasami się wieszały, i przez to trudniej było rozpoznać, czy są prawdziwe. Realne, czy nie. A teraz są te nowsze, tak dobrze zaprojektowane że trudno się zorientować. Mam rację, rodzicu? Grunwald patrzy w książkę. Tak, dokładnie. Grunwaldzie, nie wykryłam błędów w systemie centralnym. Będę monitorować sieć w celu pozyskania informacji. Okej, okay, dziękuję, Simo. Dziś mamy dzień 22 lipca, 60 roku po wybuchu pandemii. poniedziałek. 21 375 dzień Trzeciej fazy zamrożenia. Koronawirus na poziomie 5 stopni w skali obłędowskiego. Skuteczność ograniczenia transmisji wysoka. Brawo! Nie ma to jak w domu najprzyjaźniejszym miejscu do życia. Grunwald tuli książkę do piersi. Co się z Tobą dzieje? Rodzicu? Nie wiem. Nic, chyba nic. Wszystko w porządku. Skróty klawiaturowe, aktywne w dniu dzisiejszym AlT plus 1 plus E uroczy deszcz gwiazdeczek. Możesz wysłać jako podarunek komuś bliskiemu. Shift plus slave plus znak równości to 5 dodatkowych parówek jarmużowych w Twojej szufladzie gastronomicznej. Numerek szkolny na dziś to 56 tysięcy. 213. trzynaście. nie mój. Czas na orędzie wielkiego astro kucharza. Chodźmy. Linda i Svensson odchodzą od stołu. Grunwald siedzi zapatrzony w książkę. No, chodź, orędzie. A, no tak, racja. Zamyka książkę, staje od stołu. Wskazówka na zegarze rusza. Zatrzymuje się na słowie orędzie. Na ekranie Astro Kucharz z uśmiechem odwraca się w stronę widzów. Na Wersalce siedzą Grunwald, Linda i Svensson z plastikowymi rożkami w dłoniach. Starożytne mądrości są jak pierogi. Z zewnątrz niby takie same, a w środku kryją coś, czego byśmy się nie spodziewali. Kiedy nękają Cię wątpliwości i masz spocone dłonie, nie słuchaj swojej intuicji, lecz idź do kuchni! Z dłoni astrokucharza tryskają kolorowe pastylki, dzieci łapią wrożki. Grunwald czeka książkę. Witajcie moje wytrawne i moi wytrawni! Zbliża się koniunkcja Marsa i Wenus. A kiedy te dwie planety spotykają się na naszym niebie, czujemy się gotowi na przygody, odkrywanie nowych perspektyw, ale nie wolno. To zbyt niebezpieczne. Linda i Svensson zbierają pastylki z podłogi. Liczba ich punktów na ekranie rośnie. Pamiętajmy! Eksperymentujmy bezpiecznie! Astrokucharz rozkłada dłonie. Z ekranu tryskają strumienie pastylek. Linda i Svensson łapią je. Grunwald nie reaguje. Wzmożona aktywność Marsa to dobry czas na warzywa z wody. Lub gotowanie na parze. Jeżeli nie masz wystarczającej liczby kilopunktów, Użyj parówki jarmużowej. Nie lubię parówek jarmużowych. Cii, wszyscy lubią. Zbieraj minerały i witaminy. Smacznego dnia. Wskazówka na zegarze przestawia się na napis Narodowy Kanał Edukacyjny. Na ekranie tańczy Pani Wanda. To ja, Pani Wanda, wy jesteście moja banda, a wasza Pani Wanda to ja. Dzień dobry, kochane dzieci. Linda i Svensson. Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry Pani Wendrowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw proszę pokazać mi Wasze zadanie domowe. Linda i Svensson przestawiają klocki w kostkach Rubika, kładą je na biurku. Dziękuję. Później je sprawdzę i wystawię Wam ocenę. Teraz będziemy mieć lekcję przygotowanie do życia w rodzinie. Każdy z Was będzie mógł w przyszłości założyć rodzinę. Kiedy mieliście 2 lata, zaczęliście się uczyć w szkole podstawowej i nadal się w niej uczycie. Swensonku, proszę powiedzieć, ile lat trwa szkoła podstawowa? 14. Bardzo dobrze. Potem jest szkoła średnia 10 lat i studia 20 lat. Kiedy zaczyna się studia, to staje się samodzielne mieszkanie. Mniejsze, jeżeli deklarujecie, że nie chcecie mieć dzieci, większe, jeśli chcecie mieć dzieci. Ile można mieć dzieci, Lindo? Maksymalnie dwójkę. Bardzo dobrze. Do własnego samodzielnego mieszkania jesteście przewożeni specjalistycznym, hiperhigienicznym transportem. Transport poprzedzony i zakończony jest dokładną dezynfekcją. Po przeprowadzce otrzymujecie dodatkową pulę połączeń z rodzicem, aby ułatwić Wam czas aklimatyzacji w samodzielnym mieszkaniu. Te osoby, które zadeklarowały chęć posiadania dzieci po kilku latach samodzielnego mieszkania otrzymują zestaw do hodowli dzieci. Po zmontowaniu zestawu i przygotowaniu wszystkich potrzebnych elementów oraz co najważniejsze, po dokonaniu odbioru prawidłowego montażu zestawu otrzymujecie nasienie i komórkę jajową i możecie dokonać zewnętrznej inseminacji. Swensonku, czy wiesz co to jest inseminacja? Nie. Bardzo nieładnie! Inseminacja Kiedyś stosowano inseminację wewnętrzną, wewnątrz macicy kobiety. Obecnie stosuje się dużo przyjemniejszą, mniej skomplikowaną i nie wykluczającą nikogo z możliwości posiadania dzieci inseminację zewnętrzną. Inseminacja to proces polegający na umieszczeniu w specjalnym zestawie do hodowania dzieci próbki nasienia, które zostało wcześniej wyselekcjonowane i specjalnie przygotowane w warunkach laboratoryjnych. Nasienie wprowadza się do zestawu cienką, silikonową słomką. Ja A co to jest inseminacja? Czy ja mogłabym zrobić inseminację? Jaki dali jest dali do pani ulubiony kolor? Czy ma pani dzieci? Do A do czy pani dzieci robiły inseminację? A dlaczego kawę? nie mieć szóstki dzieci? A mogłabym mieć zero dzieci? Tej A w takim razie mogłabym mieć duże mieszkanie? Pani Wanda drży, nieruchomieje. Mówiłam, że system się zawiesi. Teraz mamy minimum 15 minut wolnego. Wiesiły sprzątanie pokoju. Pani Wanda ożywa. Zakończenie lekcji. O, cholera, system. Zadam wam zadanie domowe. Przynajmniej lekcja się skończyła. Zawsze coś. Pani Wanda zastyga z pochyloną głową. Prostuje się gwałtownie. Należy przygotować referat na temat. Historia maski. Powieki pani Wandy mrugają. Oczy wirują na wszystkie strony. Linda i Swenson przestawiają klocki w kostkach. Co za ranszok. Nie mów tak brzydko. A co? Mam mówić co za szok pamięci operacyjnej? A może co za problemy z pamięcią operacyjną? W ogóle tak nie mów, to przynosi pecha. Wskazówka na zegarze przesuwa się na słowo praca. Na ekranie, w dwóch osobnych oknach, Dobrawa i Grunwald, w awatarach eleganckich osób. Cześć. Cześć. Obraz migocze zniekształca się. Ej, ej słyszysz mnie? Tak. Obraz wraca do normy. Weszłaś w awatarze. Ty też. A, z przyzwyczajenia chyba. To co, ściągamy? Dobrawa i Grunwald wracają do prawdziwego wyglądu. Od razu lepiej. Ekran zalewają czarne plamy. Mrugają wielokolorowe paski. Obraz w normie. Dziwne rzeczy dzieją się u mnie w domu. Wiesz, tak jakby jakaś awaria sieci domowej, jakby jakiś wirus opanował system. Prosiłem Simę, żeby znalazła źródło zakłóceń i nic nie mogła znaleźć. No, u mnie to samo. I do tego jeszcze miałam dziwny sen. Sen? Jaki sen? No, ty mi się śniłeś. To jest bardzo dziwne, bo ja wtedy cię jeszcze nie znałam. Śniło mi się, że jesteśmy nad Wielką Wodą, ona podobno nazywa się morze. No i, i ty mnie dotknąłeś. I, I ja ciebie też chciałam dotknąć, no przecież to jest bez sensu, bo to jest niehigieniczne. Ja wiem, co to jest morze, słyszałem o tym. Morze to było starożytne złoże soli, takie gigantyczne, wiesz, mój kolega prowadził badania na ten temat i... To jest niesamowity temat. Wiesz, w Starym Świecie był taki Gandhi. On był z kraju Anglia na Półwyspie Indyjskim i on tak bardzo kochał sól, że organizował takie spacery solne i w ogóle nawet... Grunwaldzie, czy śnił Ci się kiedyś dotyk? Nawet był film taki chyba Krokodil Gandhi. Obraz mruga, wszystko się zniekształca, wraca do normy. Nie, Dobrawo. Dotyk. N nie, nigdy. Nie. No w końcu astro kucharz ostrzegał, że będzie ciężki dzień. Tak, myślisz, że to dlatego. No na pewno. No dobra, to co, zaczynajmy pracę. Od czego zaczynamy? Dobrawa i Grunwald trzymają kostki Rubika, przestawiają klocki. E, reorganizacja klawiszy funkcyjnych w systemie klawiaturalnym na podstawie inspiracji, mód i trendów z lat 20 -tych. Przed wybuchem pandemii. Mhm. Sprawdzam dane. Eee, klawiatura występowała zazwyczaj w trzech odmianach. ANSI szeroki Enter i Slash. Eee, ISO wysoki Enter i JIS wysoki Enter i krótki Backspace. O, nawet no ładne. A, udostępniam tobie na ekran. Różne klawiatury. No wysoki Enter mi się podoba. A tobie? A Ansi z tym szerokim enterem, Kto ma szyk. A ten wysoki enter, no, no. Na jednej klawiaturze enter w kształcie pionowego prostokąta, na drugiej poziomego. Patrz, klawiatura dworaka jaka nowoczesna. Klawisze z literami nietypowo uszeregowane. Następna klawiatura. Słuchaj, one w miejscu naszego slajwa mają jakiś dziwny przycisk. Faktycznie, w górnym lewym rogu. ESC, a tutaj jest napisane... Escape? A, to pewnie to samo. Escape? Na ekranie sześć klawiatur. Escape? To jest to! To jest brakujący element w badaniu nad escape roomami. Wiesz, ja się tym zajmowałem. Prowadziłem badania. To, to musi być to, co za odkrycie. Kurczę! Dobrawa, słuchaj, ja uważam, że oni się tak rozmnażali w starym świecie. Były takie escape roomy i, i stamtąd wychodziły dzieci. Dobrawa, nie naciskaj tego! Dobrawa naciska klawisz Escape. Wszystko znika. Z ciemności wyłania się zniekształcona szara twarz z szeroko otwartymi ustami. W tyle jaśnieją drzewa. Zielenią się liście. Twarz znika. Gęstwine drzew zalewają promienie słońca. Na ekranie zdumieni Dobrawa i Grunwald. Co to było? Na ich włosach i ubraniach strzępy gałęzi i liści. Nie mam pojęcia. Wyglądało jak... Pole wielkich szparagów. Gigantycznych. Ciekawe, czy takie szparagi można było gotować. To był las. Taki jak w moim śnie. Co ty powiesz? To był las? Poczekaj moment, mam pomysł, momencik. Znikają, pojawiają się wśród szarych smok. Już. Hej, nie widzę cię. Grunwaldzie? O, dobrawo, jak ty to zrobiłaś? Wow, mamy prywatne połączenie? Szyfrowane? Puściłam takiego małego wirusa, który zmienia nasz kod położenia. No i nikt nie znajdzie naszego połączenia. Wow, Prawo jesteś niesamowita. To wszystko w ogóle jest takie ciekawe i jakieś niebywałe. Grunwaldzie przecież slave jest... Y Przyciskiem, który jest bardzo często używany w systemie klawiaturalnym, w bardzo różnych kombinacjach klawiszowych, prawda? Co to właściwie znaczy slave? Czekaj, sprawdzę. Grunwald przestawia kloczki w kostce. W języku angielskim to oznaczało niewolnik. Co, co to niewolnik? Czekaj, yy, sprawdzę. Dobrawa porusza kostką na ekranie tekst. Niewolnictwo. Zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, że pewna grupa ludzi, czyli ci niewolnicy, stanowi przedmiot własności innych osób lub grup ludzi, np. rodzina, plemię itd., lub instytucji, czyli państwo, świątynia i tym podobne, mogących nimi swobodnie rozporządzać. To jest jakieś bezsensowne przecież, jakieś zupełnie niehigieniczne. Pewnie z dawnych czasów. Wiesz, pracowałem nad teorią escape roomów. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. One się pojawiły w Polsce w 2014 roku naszej ery, tak zwanej naszej ery. To znaczy zaledwie 6 lat przed wybuchem pandemii przed pierwszym zamrożeniem. Myślę, że byli prorocy, którzy przeczuwali nadejście wielkiej pandemii i propagowali koncepcję escape room'u. To było w ogóle po, prawie tak popularne jak Kościół Katolicki albo Galerie Handlowe, albo Klubo Kawiarny. Nie wiem, czy słyszałaś o takich rzeczach? Tak, tak, coś słyszałam. Grunwald zmienia się w eleganckiego bruneta. Tylko wiesz, to było zagadkowe, bo y, z dokumentów wynika, że rezerwacji dokonywał jeden dorosły, a po godzinie odbierał stamtąd dwójkę, trójkę, nawet czwórkę dzieci. I to wiesz, dużych takich w wieku naszych dzieci. I w instytucie twierdzono, że to były prekursorskie jednostki reprodukcyjne, żeby przyspieszyć wzrost demograficzny i w ten sposób uchronić część materiału genetycznego przed pandemią. Ja myślałam, że te metody to odkryto dopiero w 15 roku po wielkiej pandemii. No wiesz, to są obowiązujące dane. Grunwaldzie, a dlaczego znowu jesteś w avatarze. Ha? O, sorry. Sam mi wskoczył ten awatar. Zawsze w nim pracowałem nad tym tematem. Grunwald wraca do prawdziwego wyglądu. O, już! No właśnie. Słuchaj, ale coś mi nie pasowało w tym i dlatego prowadziłem to badania rewizyjne. I teraz już wiem. Oni nie mogli hodować tych dzieci w godzinę. To byłoby niemożliwe. To jest wszystko związane z klawiszem Escape na ich klawiaturze. Wiesz co? To jest teleport. Serio? Tak. Tak. Oni próbowali znaleźć wyjście z sytuacji. To były próby teleportowania się, Escape. Eskapiści wcześniej chcieli tego dokonać. My czytałem o tym, wiesz. Czekaj, czyli to jest yy, tak, to jest, to jest myśl, czyli Escape został ukryty pod klawiszem slave i on nie jest samodzielny, on zawsze jest używany teraz w kombinacji klawiszy. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego w tym rzędzie klawiszy funkcyjnych jest taki zależny, taki jeden zależny klawisz, czyli slave. Próbujemy? Tak, próbujmy. Szare smugi znikają, dobrawa zdziwiona. Dobrawo. Pewnie się niepokoiłaś. Już wszystko w porządku. Udało mi się naprawić błąd Twojego połączenia pracowniczego. Ten protokół nie jest bezpieczny. Od jutra będziesz mogła pracować na lepszym łączu zabezpieczanym przez komputer Rady. Dobrawa znika. Na ekranie tylko Grunwald. Grunwaldzie. Udało mi się naprawić błąd Twojego połączenia pracowniczego. Nie musisz się już martwić. Z tego względu nie zdążyłam ci przypomnieć, że czas Twojej pracy już minął. Kończę połączenie. Zegar wskazuje słowo terapia. Grunwald leży na łóżku, patrzy w sufit. Na kołdrze leży otwarta książka. Kontakt z Ziemią, prarodzicem wszystkich organizmów, jest bardzo ważny, Grunwaldzie. Weź pięć oddechów, bo widzę, że jesteś czymś głęboko poruszony. Grunwald głęboko oddycha, trzyma dłoń w doniczce z trawą. Czuję się bardzo dziwnie. Mam takie nowe uczucia w brzuchu i wyżej. Mam wrażenie, jakbym nie był samodzielnym bytem, tylko jakąś częścią, która mogłaby współistnieć z drugim równoważnym elementem. Współistniejesz, Grunwaldzie, jesteś elementem doskonałego systemu klawiaturalnego i wyhodowałeś wspaniałe dzieci. Tak, wiem. Mam takie uczucie duszności w gardle, takiego dławienia, ale to jest nawet przyjemne i... mam takie uczucie w klatce piersiowej... Uff. Ach, że Chciałbym się unieść nad podłogę. Tak, słucham cię Grunwaldzie, jesteś pobudzony, słucham cię uważnie. Chciałbym więcej pracować nad tymi anachronicznymi systemami klawiaturalnymi. Kiedy pracuję, to czuję, że jestem pełną i pełnowartościową jednostką. Praca jest bardzo ważna. Tak. Nie zaniedbuj jednak obowiązków domowych. Trzeba gotować, oglądać sobie treści. Nie można zaniedbywać życia przed ekranem. A praca musi być bezpieczna. Trzeba przestrzegać procedur. Wykonaj teraz ćwiczenia oddechowe. Grunwald zamyka oczy, nabiera w płuca powietrza. Wypuszcza je. Dobrze. Zażyj przed snem te niebieskie tabletki. Grunwald przewraca się na brzuch. Z szafki przy łóżku bierze niebieską tabletkę. Połyka. Więcej. Grunwald bierze z szafki jeszcze jedną tabletkę. Łyka. Więcej. Weź osiem. Grunwald nabiera w dłoń garść tabletek. Wkłada je do ust. Włóż palec do okienka medycznego. Zrobię ci zastrzyk. Grunwald wsuwa palec w głąb półki w szafce. Wskazówka zegara przestawia się na słowo sen. Przesuwają się napisy końcowe. Tu, Sima, z jednostki domowej 2301. Przesyłam raport wewnętrzny. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Obwody domowe pracują prawidłowo. Zgodność z protokołem 6024 potwierdzona. Normy INSO tak. Jedno połączenie przychodzące z zawirusowanym certyfikatem. Rozpoznane. Adres IP zablokowany. Dzieci zdrowe. Ilość kału w normie. Stolec stwarty. Nadmierne spożycie czekoladek węgloglukozowych. Mocz w normie. Analiza zachowania zatwierdzona. Pozytywna. Aktywność przed ekranem w normie. Lekkie anomalia w zachowaniu Grunwalda. Brak koncentracji. Nietypowe fantazje, meandrowanie myślami, oddawanie kału, ilość dobowa w normie. Stolec miękki stało kształtny. Co się dzieje? W systemie domowym wykrywam obcą siłę. skanuje system w poszukiwaniu wirusa. audio Deskrypcja, Fundacja Mili Ludzie Tekst Przemysła Wzrok czytał Hubert Chłopicki.